Drodzy Państwo, ja również chcę uczestniczyć w tej akcji nie tylko, jak to się mówi, mową, ale i uczynkiem. Moja książka, która wychodzi, pierwsze promocyjne spotkanie z czytelnikami będzie 8 albo 9 maja. Również na targach będziemy, będę podpisywał książki, ale chciałbym trzy egzemplarze z moją dedykacją ofiarować fundacji. I serdecznie dziękuję. Jeszcze raz proszę o otwarte serce i pomoc dla tych ludzi, którzy obok nas żyją i potrzebują naszego wsparcia duchowego, ale nie tylko. I za to serdecznie już z góry dziękuję.